Witam wszystkich serdecznie, krótki odcinek o przetwornicach step down. Wiadomo, mam instalację PV i tam mam bank energii na 24V system i po prostu, żeby nie tracić energii na przetwarzanie z 24V, na 230 przez kolejny zasilacz i zaś na jakieś tam niskie napięcie na przykład do takiej ładowarki do ogniw 16... 18650 bo takie będę wykorzystywał, zamiast po prostu naokoło robić, będę po prostu tym robił i od razu jest pytanie, czy lepiej zasilać 12V czy 145 bo producent dostarczył kabelek do ładowania w samochodzie no i już kabelek został, jest skraptychowany ale dajcie znać czy lepiej się trzymać tego blisko, czyli 12, czy te 14,5 może być tego już mam wyregulowanego i zaczynamy regulację nówki cewki tutaj mam nówkę cewkę Mam nadzieję, że wszystko widać, bo to jest wszystko takie malutkie. Zasilacz mam ustawiony na 28 V. Najpierw sobie tutaj damy. Podpniemy sobie minus. Podpniemy sobie plus. I jak widać na razie nic nie mamy. I zaczynamy. Podaję zasilanie. Nic się nie dzieje. Słownie nic się nie dzieje. Ciekawe. To damy sobie... Mam opisane napięcie prąd. Damy sobie napięcie w plus. A, dobra. Mały błąd z mojej strony. Mam tyle tych kabelków. Tu widać, że mam inne kable zasilające. Nie te oryginalne. I mi po prostu się pomyliłem, bo tam próbuję zrobić na żądanie jednego z widza odcinek o koradzie jak się go ustawia ale to już tam kiedyś, indziej no i dobra, ile mamy na wejściu, mamy 28V tak mamy na wyjściu. pokazało się napięcie pobór mamy 12 mili. Ja potrzebuję w dół jechać z napięciem, bo teraz chcę 12V i kręcę tym potencjometrem od strony zasilania, od strony wejścia zasilania. I lecimy w dół, kręcąc w przeciwny kierunek niż wskazówki, mam nadzieję, że widać napięcie spada i sobie ustawimy 12, 20 niech będzie 12, 15 w takiej jak to się mówi tolerancji i z racji, że nie wiem jaki tam jest prąd ustawiony to kręcę fulla no, po prostu potrzebuje dużo, dużo, dużo tego prądu a jak jest przeciążenie to świeci tutaj ta mniejsza dioda, spróbuję to pokazać, mam taki silniczek z drukarki i po prostu zaraz go podepniemy. Jeszcze jeden kabel wziąć, który mam tu i sobie po prostu zrobimy test na obciążalność. tu mamy teoretycznie plus tu mamy teoretycznie minus no nie pokażę mi napięcia do końca bo tak by musiał mieć o jeden kabelek za mało albo dajcie mi chwilkę nie, nie wsadzę bo te terminale są inaczej Sorry, że tak chaotycznie, ale szybki próbuję odcinek zrobić przed wyjściem do pracy. No, dawno nic nie wrzuciłem, a to może się niejednemu przydać, bo ja się troszeczkę naszukałem. Troszkę jedno blisko drugiego. I mamy obciążenie. I teraz go po prostu spróbuję zatrzymać. Tylko w kombiniarki i po prostu go będę próbował zatrzymywać i widać, że przeciążenie wywala tutaj i tak samo około 200mA 200 mam na zasilaczu więc y, spróbujemy mu jeszcze prąd podkręcić żeby mógł więcej dać aha, tutaj modyfikacje już zrobiłem pamiętacie moje te małe radiatorki? już te małe radiatorki pozakładałem żeby, żeby było, jak to się mówi ok, chyba więcej, więcej prądu z tego nie wykrzesam 200mA zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie spisywało w praktyce dobra, tu się rozłączyło więc to taki krótki odcinek o regulacji, wrzucę, w trakcie będą zdjęcia, gdzie jest plus, gdzie jest minus, jakby ktoś chciał szybko podregulować sobie zasilanie. No i dajcie znać, jak to zasilać. To jest wersja Li500. Tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, wytrwanie do końca. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.